W Innsbruck'u. Rezydencja cesarza. Domcu Santiago, Minsk. Pragę miasto w Innsbruck Goldenes Dach Czyli rezydencja Habsburg Hilding House I sztattu łuk triumfalny czyli symboliczny koniec starówki Innsbruck A właściwie rzeka In, której zawdzięcza nazwę. zjechaliśmy z autostrady i kierujemy się w stronę do inny pancnał. I korortu Iszg. Iszg. Poza sezonem. Miejscowość gardła, oddalona od iszku, około 15 minut drogi samochodem. Będąc w gardzie, wyszliśmy w morze nie tyle cukawiarni, bardziej piekarni czy cukierni. Zamówiliśmy więc najróżniejsze słodkości i próbowaliśmy, popijając w międzyczasie kawę. Następnie wsiedliśmy do samochodu w dalszą drogę, podążając w Hoch Hochalpenstrasse. Niestety po wyjeździe z Galtyk zastaliśmy zamkniętą bramkę, przez co musieliśmy się zawrócić. Prawdopodobnie powodem było to, że w szczytowych odcinkach drogi mógł jeszcze zalegać śnieg. W drodze powrotnej, chwilę przed wjazdem na autobahn zatrzymajcie się pod imponującym mostem kolejowym. przed wejściem do zamku Amos. Jednak tym razem nie przyszedłem tutaj zwiedzać, ale skosztować prawdziwej tyrolskiej kuchni. Zamkowa restauracja nosi wdzięczną nazwę Ferdinand. Ciekawe dlaczego? W każdym razie na stole zagościły dwa dania. charakterystyczne dla regionu tyrolski szpecje z serem i Obecny w całej Austrii w Wienek Po spożytym posiłku zapraszam na spacer po ogrodach zamkowych. i widok na zamek Ambras Się turniej czterech skoczni. Pierwszy turniej czterech skoczni odbył się w 1953 roku i był współorganizowany przez Austrię i Niemcy. Warto dodać, że Innsbruck był również gospodarzem zimowych igrzysk Olimpijskich w 1964 roku i w 1976 roku. Na skoczni Bergize skakali i wciąż skaczą polscy skoczkowie Swój pierwszy skok w Pucharze Świata oddał tutaj chociażby Adam Małysz.